jednak zbawienie nie może odbyć się bez nas, bez naszego udziału. O ile odkupienie było suwerenną decyzją Boga, tak na zbawienie musi On uzyskać zgodę każdego z nas, ponieważ obdarzył nas wolną wolą. Zgodę tę nie wyraża się jednak deklaracją, chociaż i ona jest istotna, ale przede wszystkim wyborem takiego stylu życia, jaki proponuje nam Jezus. A zatem gwarancją mojego i Twojego zbawienia jest przynależność do Jezusa, przynależność do Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Im ściślej jednoczę się z Jezusem, tym lepsze owoce wydaje moje życie. A to także nie jest bez znaczenia. Życie nasze ma owocować dobrymi czynami i chociaż nie da się ich prosto zważyć, musimy się pytać podczas rachunku sumienia nie tylko o te cierpkie owoce, czyli złe uczynki, ale na pierwszym miejscu o dobre owoce naszych dobrych czynów. Tak łatwo dostrzegamy zło, a tak trudno zauważamy i doceniamy dobro, jakiego w naszym życiu i w naszym świecie jest znacznie więcej niż zła. Ćwiczmy się w dobrych czynach. Dostrzegajmy dobro w nas i wokół nas i nieustannie dziękujmy Bogu za to, że jest dobry, że działa dobro w nas i uczy nas bycia dobrymi każdego dnia.